w pokazać slalom, wolny Darka rozjechanie się najazd z drugiej strony i jedziemy slanowolny. wolny slalom, wolny Pierwsza brameczka Druga brameczka Trzecia brameczka Czwarta brameczka Piąta brameczka I jeszcze raz, jeszcze raz, spokojnie druga wyrobaczka trzecia wyrobaczka Jurek, staraj się, do widzenia. Ja ci tarek tu russawię. Kurde, my lecimy, dobra? Dobra, trzymajcie się dziewczyny, na razie. Cześć. Cześć. Cześć. Cześć. Dziękuję za kołpaka! No, nie ma problemu. No, to... Dobrze, o. o. bardzo dobrze. Primo. I, I jeszcze może, co?